jak parno dzisiaj o mój zaczekaj Oj, jak tam co ty tak o poranku gdzie idziecie dziołka? na jarmak do krasycina o Janula też ci się chciało tak samego rana wstać nie? co ty tam w, w tym koszyku tak dźwigasz? dwójka, mleko, sery aha pewnie Matula ci kozała sprzedać tak? Zała. no i co pewnie mnęłko sobie kupicie jakie? A raczej naftę la, yy, te do chałupy kozała kupić no mi Staśka też kozała kupić E, mątr, trochę cebuli, jabłek e, a idę tak chcesz się zapytać e, młynorza we wiatraku e, czy już można zboże na, na przetarcie przy, przywieźć będą mi przypomnieć ucha, że, żebym nie zapomniał, dobra? to pamiętaj, że będziemy też razem wracać, dobra? no, żeby mnie tam nieba umucili do południa, bo przecież trzeba w pole iść, nie? Jeszcze bułeczki jaskowicze. O właśnie, dzieciom by trzeba było też po bułeczce kupić. przypomniemy tam są dobre bułeczki z tej piekarni. Są. O, no, dobre, dobre. Ale, ale ma być targ duży, słyszałem. Tragarze przyjeżdżają, kupcy. O, z daleka, z daleka mogę powiedzieć, tak. nie? No i co, trzeba byłoby popatrzeć, zobaczyć i dowiedzieć się po ile zboże w tym roku, prawda? Trzeba. Tak, by tak by było. Proszę Państwa, w imieniu organizatorów, Serdecznie zapraszamy Was na Jarmark z okresu międzywojennego, który odbędzie się 26 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00. Scenerii zabytkowego wiatraku w Krasocinie. To tam właśnie przygotowujemy spłoty targowe, gdzie będziecie mogli poczuć, zobaczyć, przenieść się w czasie, jak to dawniej bywało na jarmarku. To co, idziemy? Idziemy! Ale no chodźmy!